Grać wolno jeść bigos. Była kraksa, nie ma już jej Sleepy on the Dziś na się z tym barka, bo pigosy. Żelki rozkręciły się na maksa I była kreksa Uno super jest Kompuj Kiedy klasa się rozwala Uno będzie jak śmita, Śmietona Uno, uno, uno, ej Uno, uno, uno Dziś szmitana. Zapalił się dom Dalej tu się dom Nic nie uratuje go Bo to nie mój dom Trafił w dziurę, hej Telefon z 1090 roku bo to...